Zapisz 2,75 jako uproszczony ułamek. Jak trochę poćwiczycie, zobaczycie, że to bardzo proste. Najpierw jednak wyjaśnię podstawy. Ta dwójka to liczba całości, więc zapisuję ją dużą cyfrą. Następnie mamy 7, zmienię kolor. Mamy 7 na pierwszym miejscu po przecinku. Pierwsze miejsce po przecinku to miejsce części dziesiątych. Zatem siedem na tym miejscu oznacza dosłownie siedem dziesiątych. I mamy jeszcze 5 na miejscu części setnych. Co oznacza 5 setnych? Aby zapisać to jako ułamek uproszczony, a właściwie jako liczbę mieszaną, muszę sumować te liczby. A do tego potrzebny jest wspólny mianownik. Wspólny mianownik to najmniejsza wspólna wielokrotność 10 i 100, czyli 100. 100 dzieli się zarówno przez 100, jak i przez 10. Zamieńmy to 10 na 100. Możemy to zrobić mnożąc przez 10. Mnożenie przez 10 sprowadza się do dopisania zera na końcu. Ale nie wystarczy tego zrobić z mianownikiem, trzeba też z licznikiem. Pomnóżmy więc licznik przez 10: 7 razy 10 to 70, czyli mamy 70 z setnych. To tyle samo co 0,7. Teraz możemy dodać te ułamki. Ile to jest 70 plus 5? 70 plus 5 to 75. Wspólny mianownik to 100, więc całość można zapisać jako 2 i 75 setnych. Tę liczbę należy czytać właśnie jako 2 i 75 setnych. Nasz ułamek da się jednak uprościć, ponieważ 75 i 100 mają wspólny dzielnik. Największa liczba, przez którą dzielą się obie, to 25. Łatwo to zauważyć, jeśli często liczy się pieniądze. Podzielmy więc obie te liczby przez 25. 75 dzielone przez 25 to 3, a 100 dzielone przez 25 to 4. Zatem nasz uproszczony ułamek to 2 i 3 czwarte. Po przerobianiu kilkunastu przykładów już na pierwszy rzut oka będziecie umieli stwierdzić, że 2,75 i setnych to się równa 2 i 3 czwarte.